Dziękuję za zaproszenie Fundacji Wolne Lektury. I cieszę się, że mogę dzisiaj opowiedzieć trochę o czymś, co mnie tak najbardziej interesuje ostatnio, a co mam nadzieję może okazać się przydatne warsztatowo. Chciałabym dzisiaj mówić z perspektywy nie badaczki i nie akademiczki, nie jestem nią, a właśnie z takiej perspektywy warsztatowej, praktycznej, z takiego namysłu, który wydaje mi się jest nieodzowny, to znaczy namysł formalny siłą rzeczy łączy się z jakimś namysłem filozoficznym, i w drugą stronę namysł filozoficzny często znajduje um, swoją formę um, w określonej formule, w sensie znajduje określoną formę um, i um, takim dla mnie najciekawszym obecnie nurtem, um, um, stylem, Zarówno nurtem, jak i stylem, choć być może bardziej stylem i być może należy myśleć tutaj w tych kategoriach, jest imagizm. O tym chciałabym troszeczkę dzisiaj powiedzieć, to znaczy mój cykl jest autorski i pomyślany w taki sposób, żebyśmy stworzyli sobie stylu, podczas tych sześciu spotkań, które nas czekają. Dzisiejsze jest pierwsze. E, Stworzyli sobie pewnego rodzaju konstelacje mm, wierszy, głównie wierszy, nie, nie tyle postaci, czy, czy nurtów, czy prądów. Wierszy, e, z których można czerpać warsztatowo, mm, i które mają, według mnie, coś wspólnego. I tym wspólnym rdzeniem jest właśnie to, co starałam się założyć w tym krótkim opisie tego kursu, tego mini kursu, który prowadzę dla, dla Państwa, dla wolnych lektur. Mianowicie tytuł brzmi Znaleziska i zestawienia i będziemy się namyślać, jak mam nadzieję, wspólnie nad tym w jaki sposób wiersz współczesny także najnowszy. Oczywiście dzisiaj kiedy mówimy o magizmie to już jest mówienie o historii literatury, mówienie o historii literatury i historii awangardy, ale wydaje mi się, że pewna żywotność tych osiągnięć, które który dokonano w okresie awangardy historycznej czy w tym konkretnym przypadku w czasie tak zwanego okresu wysokiego modernizmu amerykańskiego. Jest czymś, z czego można czerpać, to znaczy z czego można czerpać do dzisiaj, z czego ja sama czerpię, co mnie inspiruje, więc być może ten warsztat też będzie miał taki walor inspiracyjny do państwa własnej twórczości która przecież jest tutaj głównym motorem tych działań, jak sądzę, wszystkich warsztatowych. No właśnie, i znaleziska i zestawienia to są. To są w gruncie rzeczy. To jest w gruncie rzeczy awers i revers, tak jak ja to rozumiem sposobu obserwowania świata i potem też pisania o tych obserwacjach. To, co nazywam znaleziskiem jest trochę szersze niż to, w jaki sposób funkcjonuje na przykład pojęcie obiektu znalezionego w sztukach wizualnych. Więc tutaj znaleziskiem nazywam zarówno obraz, jaki udało się zobaczyć komuś, twórcy, pisarzowi, pisarce, poetce, poetcie, e, jak i e, jakiś rodzaj narracji, historii, którą chcielibyśmy wpleść. E, wydaje mi się, że ideą tutaj stojącą ze znaleziskiem jest to, że ona nie pochodzi nie pochodzi z wyobrażenia, pochodzi z e, jakiegoś takiego m, impulsu dokumentalnego, musiała się wydarzyć albo musieliśmy ją usłyszeć e, od kogoś I, i w tym sensie jest taka ta historia czy taka narracja z naleziskiem, e, bo nie jest e, wytworem wyobraźni. E, także pewnego rodzaju słowa, sformułowania bardzo szeroko rozumiane, jako słowa z żargonu, z jakichś dialektów, etnolektów, idiolektów, czyli z takiego języka prywatnego, własnego, czy też znowu zasłyszanego, wyczytanego, coś na co się napotykamy, co zaczyna rezonować z naszą własną wyobraźnią, czy wrażliwością i z tego powstaje wiersz. Z tego oczywiście, oczywiście tutaj wiersz też może być traktowany umownie, bo ostateczny wybór formy zapisu tego procesu, o którym mówię, nie musi być zdeterminowany. Wydaje mi się, że w podobny sposób funkcjonuje zapis z prozą, a przynajmniej taką, która by mnie interesowała, więc, więc wydaje mi się, że moje może nie tyle rady, co obserwacje, spostrzeżenia mogą mieć walor praktyczny nie tylko przy pisaniu wierszy, ale też przy pisaniu prozy, opowiadań, czy jakichkolwiek innych, krótszych form. To byłyby znaleziska, czyli, czyli rzeczy, które pochodzą z zewnątrz, spoza wyobraźni twórczej, spoza ja. To jak rozumiem zestawienia jest już bardziej um, jest mniej może intuicyjne niż to jak rozumiem znaleziska. Ta definicja, którą zaprezentowałam jest bardzo intuicyjna, ale zestawienia byłyby, byłyby już formalnym sposobem wplecenia znalezisk wiersz. I Przyznam szczerze, że wybór tego środka jako wiodącego nie jest przypadkowy. To jest rzeczywiście moja ulubiona metoda pracy, jeśli chodzi o pracę poetycką. Ja bardzo lubię zestawiać swoje znaleziska yeah. i patrzeć w jaki sposób Pewne bloki, pewne obrazy, bloki słów, pewne obrazy, pewne frazy funkcjonują jedne obok drugich. To czasem może przybrać formę, nazwałabym to bezkolizyjną, czy w jakiejś mierze gładką. A czasem może przybrać formę e, jakiegoś, albo inaczej. Czasem odbywa się w sposób mechaniczny nawet i ten moment dostawiania pras obrazów, e, historii może się odbyć. E, z pewnym tarciem, z, nie chcę mówić z pewną brutalnością, bo może to nie jest właściwe słowo, ale z pewnego rodzaju oporem i ten opór też wydaje mi się bardzo interesujący. Śledzenie tego oporu jaki, jaki stawiają znalezione fragmenty czy w ogóle fragmenty jest samo sobie procesem płodnym, jak mi się wydaje. Być może to, co mówię, nosi ślady pewnej zbieżności, a przynajmniej metaforycznie można to odnieść do procesu rzeźbiarskości czy rzeźbienia. Przez długi czas tak myślałam o pracy poetyckiej właśnie, jako najbliższej procesowi rzeźbienia. To zostało w bardzo interesujący też sposób ujęte między innymi w książce Katarzyny Trzeciak posągi i topie, to znaczy, w jaki sposób praca poetycka w taki metaforyczny sposób była, była ujmowana jako pokrewna pracy rzeźbiarskiej. Więc jeśli ktoś z Was, ktoś z Państwa chciałby prześledzić to także na przykładach historycznych, to można to zrobić czytając posągi i utopię Katarzyny III. Ja dzisiaj być może nie zauważam już tej zbieżności na tak intensywnym poziomie. To mi wydawało się odkrywcze kilka lat temu, ale ostatecznie jest to tylko po może nie tylko, ale ostatecznie jest to pewnego rodzaju e, metafora e, tego procesu, o którym mówię, e, Rzeźka i e, być może ożywcza i być może także w interesujący sposób e, transmedialna czy intersemiotyczna, ale ale dla pewnego praktycznego wymiaru pisania ona już nie ma tak wiele do zaoferowania, więc może dzisiaj nie będziemy o tym mówić, choć, choć ten trop wizualny, to znaczy trop pracy z obrazem czy z materią, jest mi bliski i będzie się przewijał przez cały ten kurs. także poprzez wybór nazwisk poetów i poetek, z którymi chciałabym się wspólnie pochylić. No i po tym wstępie, który mam nadzieję, że nie jest za długi, chciałabym przejść do to, co interesowałoby mnie dzisiaj e, najbardziej, mianowicie do pewnej e, historycznej e, już części namysłu nad formą e, i do poetyki i magizmu. E, Poetyki, etyki, ale, ale, ale tak naprawdę um, chciałabym mówić e, wężej o, o, o stylu e, głównie Ezre Pounda. E, zdaję sobie sprawę z tego, że, um, że, że czytamy um, Ezre Pounda w większości, jak sądzę, w przykładach, że, yy, i być może to też jest jakiś rodzaj yy, wartości dodanej, jakiś rodzaj znaleziska, które można, yy, na które można się natknąć, kiedy czytamy, yy, kiedy czytamy wiersze w przykładach. Ja yy, bardzo lubię to robić. Mimo, że jestem w stanie z racji wykształcenia czytać to w oryginałach, to nadal chętnie czytam wiersze amerykańskie czy angielskie w przekładach na język polski. Nawet w tych przykładach, które uznawane są przez krytyków przykładu za nieudane, czy też nie dość kunsztowne. No właśnie dlatego, że, że liczę na to, że w tych pewnych niedociągnięciach, w jakichś pęknięciach, nieporadnościach uda mi się coś odkryć w kiksach, uda mi się coś odkryć, co, co da się zaprząc do pracy, o której powiedziałam wcześniej, czyli tej pracy właśnie twórczej już mojej własnej, więc tutaj znowu nie chciałabym mówić z pozycji ekspertki od danego tematu historyczki literatury czy też właśnie amerykanistki, tylko chciałabym mówić z perspektywy twórczej, praktycznej, warsztatowej, nie popadając w pewien dydaktyzm, mam nadzieję, że się uda. I, i, i dlaczego ty mówię, dlaczego Pound i szerzej i magizm. Pound oczywiście m, dlatego, że przy m, całej jego skomplikowanej, długiej i chyba też wieloetapowej m, drodze twórczej, m, zauważam u niego to, co wydaje mi się właśnie jakiegoś rodzaju kondensacją, które, której nie widzę nigdzie indziej i, i być może za ten rodzaj kondensacji odpowiada pewna teoria. Pound miał całkiem sporo teorii. Był e, e, niespełnionym filozofem, być może też historiozofem, <laughs> ale, e, ale, m, ale poetycko udało mu się wcielić e, pewnego rodzaju ideały w wiersz, e, czego nie udało się być może zrobić innym twórcom, e, albo czego być może ja jeszcze nie zauważam u innych twórców, a zauważam u niego. Więc jest to wybór arbitralny, e, ale chciałabym pokazać, e, być może inaczej, chciałabym pokazać w jaki sposób pewne przekonania Pounda znalazły wyraz w jego wierszach, w jego wczesnych wierszach, nie z etapu e, pieśni, lecz, lecz z pierwszych kilku e, tomów. E, w jaki sposób też jego teoria wizualna, tutaj mamy tą zbieżność z zainteresowań e, Pound e, był e, żywo zainteresowany um, awangardami wizualnymi, um, malarskimi, e, więc w jakiś sposób do teorie artystyczne um, mogą być inspirujące i płodne, nawet dzisiaj. E, zacznę więc może od e, tego, m, co w jakiś sposób Pałt Albo inaczej, przypisuje się fundowi, um, autorstwo pojęcia wortycyzm. Jest to termin, który um, przylgnął do pewnego ruchu um, malarskiego, pewnego angiel angielskiej odnogi abstrakcjonizmu, um, który był pod dużym wpływem um, kubizmu um, analitycznego. I Pound uh, w 1914 roku um, opublikował, opublikowano mu uh, w piśmie Blast um, esej, uh, to jest krótszy tekst pod tytułem The Vortex, uh, po polsku wir. I um, jest to tekst uh, dość oryginalny, uh, ale jak na tamten czas też częściowo typowy, tamten, czyli mam na myśli awangardę historyczną, jeśli e, pomyśleć sobie, w jaki sposób te, e, praktycy e, teoretyzowali o swojej sztuce, w jaki sposób e, e, powstawały teksty programowe, w jaki sposób w ogóle posługiwano się manifestem i poetyką manifestu, to na tym tle być może esej The Vortex z 1914 roku, a później dłuższy esej The Vorticism, który ukazał się w 1915 roku. On już miał bardziej rozbudowaną formalnie strukturę, zdecydowanie dłuższy. No więc na tym tle być może te eseje są typowe, nie odróżniają się od, od tego, co znamy z tekstów programowych, na przykład Macho i Nadia, czy grupy Bauhaus, czy na polskim gruncie Tadeusza Pipera. I to, co Panda, Najbardziej interesuje w tym tekście pod tytułem Wir, który to termin jest zaczerpnięty z mechaniki płynów. Wir to jest pojęcie fizyczne w ujęciu także Bauda, który prosi, żeby Wir rozumieć na sposób związany z. Tym ujęciem fizycznym, jaki znamy z mechaniki płynu. Więc to, co interesuje Pounda w odniesieniu do malarstwa wortycystycznego, ale siłą rzeczy, przez analogię, także w własnej twórczości, jest no właśnie ta dynamika pomiędzy tym, co stałe, a tym, co w ruchu. I e, tak jak w taki sam sposób, w jaki e, wortycyści e, usiłowali uchwycić e, ten moment największy, te, ten moment e, stałości bez ruchu, w momencie największego ruchu, tak, czyli e, to, w jaki sposób e, skonstruowany jest wir który z wielką prędkością porusza się, ale ten ruch jest, ruch zawiera też element pewnej stałości. To oczywiście jest ten rodzaju idealny, idealny wir, ponieważ w praktyce te wiry, które tworzą się na, na przykład na końcu skrzydeł samolotu, one nie poruszają się ze stałą prędkością, tylko ze zmienną, ale pierwotnie to pojęcie i równanie, które je opisuję, zakładało pewną stałą poruszania się wiru. No i, no i ten, ta właśnie oni używają słowa dynamika pomiędzy nieruchomością, stałością a bardzo bardzo szybkim ruchem e, możecie sobie Państwo odszukać m, ten tekst, e, który został opublikowany e, w piśmie e, Blast. E, zaczyna się słowami e, e, zaczyna się słowami, że wir e, to moment maksymalnej energii. E, to jest znamienne. E, który reprezentuje mechanikę e, oraz e, największą wydajność. E, wydajność tutaj jest rozumiana właśnie w, w, w tym precyzyjnym sensie związanym z e, mechaniką. E, w taki sposób, w jaki... E, e, jaki Myślimy o wize, e, nie jest on e, jedynie e, odbiciem czegoś, to znaczy e, nie jest, e, nie, nie, nie pochodzi z twórczego impulsu, lecz pochodzi z impulsu twórczego, to znaczy z koncepcji pewnej, a nie z tego, tego ruch, jakby wir, który jest wytworzony przez ruch, jednocześnie wytwarza. O, być może tutaj byłoby to znaczące dla dalszych naszych rozważań. Poza tym pojawia się koncepcja pierwotnego elementu, podstawowego elementu. Ta koncepcja się pojawia w wielu tekstach programowych awangard, e, w taki sposób, w jaki na przykład dla Maholi Nadzia, e, tym takim podstawowym e, budulcem sztuki było kształtowanie świetlne e, i e, temu poświęca, e, zresztą wydany niedawno w Polsce, może pokażę, E, taki wygór, e, malarstwo, e, fotografia, film, to jest tekst e, programowy Machu Nadzia, który pierwotnie e, ukazał się w serii Bauhausowskiej w 1925 roku, e, więc e, pewną taką ideą, ideą fix e, u niego jest właśnie to, że sztuka to sprowadza się do e, kształtowania świetnego u pana pojawia się koncepcja e, podstawowego e, budulca i tym podstawowym budulcem, na którym leży sztuka, tutaj sztuka wizualna, ale zaraz przejdziemy do analogii z e, pisaniem, e, jest pigment, jest kolor. I, e, i, no właśnie, i być może na tym... Na tym należy poprzestać, na tym rozumieniu, bo ono coś ujawnia nam. Ono ujawnia nam po pierwsze to, że myślenie panda jest analityczne, mimo że jego teorie rozbudowane, także przekazywane w formułach dydaktycznych, o czym bardzo interesująco z kolei w pandowskim numerze literatury na świecie e, pisze Tadeusz Pióro. E, no więc mimo tego, że Pound e, miał e, ambicje całościowego rozumienia świata, sztuki, e, kultury e, i dawał temu wyraz, to jego umysł e, e, ujawnia e, dużą analityczność, e, chęć e, rozbierania rozbierania obrazu na części, docierania do tego pierwotnego budulca, tej cząstki, tu znowu oczywiście nie, nieprzypadkowa, jest, nieprzypadkowa jest historyczna bliskość z Einsteinem i z ogłoszeniem teorii względności i <śmiech> przepraszam, i tym, co z kolei inny bardzo e, interesujący e, pisarz i filozof czyli Italo Calvino nazywał e, lukrecjańskim e, modelem e, świata, czyli modelem zbudowanym z cząstek, z atomów, z cząstki, które rozbijają się na mniejsze cząstki. E, no i, i wiedząc to, e, wiedząc o tym, że Pound jest analityczny, a jednocześnie dąży, dąży do dotarcia do tej esencji, do tego do, do rdzenia, do tej pierwotnej cząstki, pierwotnego budulca czy pigmentu, a jednocześnie efekt jaki uzyskuje w swoich wierszach to ten efekt kondensacji, o której powiedziałam, czyli, e, czyli znowu e, rodzi się pytanie, jak połączyć te dwie jakości. Być może właśnie pomiędzy tymi dwiema jakościami wydarza się ta główna magia wiersza fandowskiego czy wiersza e, Imagistycznego. E, mianowicie, ta dążność do dotarcia, do pewnego rdzenia, wysoka precyzyjność skutkuje obrazami, które, które z perspektywy czytelniczej, teraz przerzucając troszeczkę perspektywę, które z perspektywy czytelniczej po pierwsze, są bardzo skondensowane, po drugie, e, mają pewien charakter właśnie obrazu i tutaj e, trzeba uważać, żeby nie dokonać zbyt łatwej generalizacji e, między imagizmem a obrazem, ale też e, to była główna ambicja magistów, także samego Pounda, czyli zerwanie już na gruncie formalnym, zerwanie z zapośredniczeniem pomiędzy obrazem a reakcją, to znaczy głównie chodziło o to, żeby język stanowił, nie stanowił dodatkowej przesłony pomiędzy tym obrazem, a tym, co obraz ma wywołać, czyli tym obrazem stworzonym w zapisie, a obrazem, który powstaje w odbiorze, w wyobraźni czytelnika. Tu oczywiście można się spierać na gruncie formalnym, prawdopodobnie teoretycznym, praktycznym i wielu innych, na ile to w ogóle jest możliwe i na ile, na ile się udało. Takim największym chyba, albo tym co najbardziej zapada w pamięć, kiedy się studiuje te wiersze, to jest wybitna niechęć do porównań. To znaczy ta wojna z porównaniami, z tym słowem jak, które spowalnia e, szybkość obrazu, e, jest tym, co, e, co, co pewnie rzuca się w oczy najbardziej. E, więc e, i magiści, i paunt w szczególności, zwłaszcza ten wczesny Pan, który mnie tutaj interesuje, e, są na wojnie z porównaniami. E, przyklejają maksymalnie słowa do siebie w ramach być może tego, co możemy nazywać zestawieniem, po to, żeby ta szybkość obrazu, ten wir była maksymalna, żeby nie spowalniał obrazu język, żebyśmy nie myśleli o tym, że czytamy, tylko od razu, żebyśmy widzieli, odbierali. I chciałabym teraz na poparcie tego pokazać dwa wiersze, jeden jest wierszem bardzo znanym, więc być może nie będę poświęcać mu przesadnie dużo uwagi, a drugi jest wierszem mniej znanym, ale bardzo pięknym, więc teraz dwa wiersze, oba w przykładzie Leszka Engelkinga z takiej Niezwykłej antologii pod tytułem Obraz i wir. Antologia e, angloamerykańskiego i magizmu. E, w, pod redakcją e, Leszka Engelkinga i Andrzeja Szuby. E, pierwszy wiersz e, na stacji metra. Te twarze widmowe tłumie. płatki na wilgotnej czarnej gałęzi. Temu wierszu, wierszowi e, poświęcono już bardzo dużo uwagi e, i, e, i znamienne jest, że tak wiele uwagi poświęcono utworowi, który składa się zaledwie z linijek. E, kiedy myśleć o tym o tym, co powiedziałam, czyli o obrazowaniu, to mamy właśnie natychmiastowy, natychmiastowo wyłaniający się obraz e, twarzy widmowych w tłumie. E, tutaj e, może taki przypis anglistyczny, on nie jest bardzo istotny dla odbioru E, tego wiersza na poziomie, o którym mówimy, ale e, w angielszczyźnie, e, w oryginale Pan e, używa słowa apparition, the apparition of the spaces, czyli e, apparition to jest nagłe zjawienie się. E, polski e, wybór e, widmowy, na apparition jest pewnie jakiegoś rodzaju jest jest, jest kompromisem wydaje mi się że w polszczyźnie rozróżniamy zjawę i widmo i widmo chyba jest mniej nagłym zjawiskiem wydaje mi się że w oryginale u Fonda to wyłonienie się tych twarzy jest właśnie bardziej nagłe jest jakimś takim zjawieniem się niż widmowością. Ale dla, dla tego, o czym mówimy, nie ma to najmniejszego znaczenia, dlatego że mowa jest tutaj o, tych, o tym sklejeniu dwóch obrazów, zestawieniu maksymalnie efektywnym, maksymalnie wydajnym, żeby posłużyć się sformułowaniem z eseju. E, czyli mamy twarze, które wyłaniają się z ciemności metra. Wiemy, że jest to francuskie metro. E, e, twarze e, muszą być jasne, ponieważ, e, ponieważ druga linijka wywołuje, przywołuje, zostawia obraz płatków na wilgotnej czarnej gałęzi I, e, i te dwa obrazy twarzy wyłaniających się z metra płatków na czarnej gałęzi one są ze sobą zestawione w sposób natychmiastowy e, nie mamy tutaj żadnego pośrednictwa językowego nie mamy żadnego spowolnienia E, dzieje się to właśnie tak, jak e, postulował Pan, to znaczy dzieje się to na zasadzie pewnego wiru, pewnego, e, pewnej energii, e, e, która, e, e, która się pojawiła, ale e, znowu jest to jakiś rodzaj ciekawej dynamiki, gdzie z jednej strony Mamy tą nagłość tego ruchu. Pewną no, zupełną niespodziewalność. Tak, to jest arbitralne oczywiście, że, że te twarze są porównane do, do jasnych płatków na ciemnej gałęzi. Ale jednocześnie forma zapisu, ten dystyk, nosi taką jakość e, nieruchomości. E, tego, że te dwa obrazy z jednej strony wydają się być niezwykle poruszone, ale z drugiej strony w zapisie bardzo statyczne e, i, i dopiero dopiero e, pewnego rodzaju... E, czytelnicza um, nieobojętność na ten wiersz sprawia, że on ponownie ożywa, to znaczy chodzi mi o to, że, że ten wiersz ma też pewną jakąś fotograficzną, takiej migawki e, w swoim zapisie czegoś, co, co już się nie rusza, czegoś, co zostało e, unieruchomione, co jest paradoksalne, jeśli pomyśleć o tym, ile ruchu musiało, um, musiał Pan zaobserwować, czy, um, czy potem odtworzyć w swoim procesie, żeby ten wiersz króciutki, dwuwersowy powstał. I drugi wiersz, który chciałabym e, przeczytać, e, który też pokazuje cały ten proces ruchu i bezruchu, dynamiki i statyczności, która jest bardzo ważna dla um, tego rodzaju pisania, to jest wiersz pod tytułem Alba e, i tu ja może go najpierw przeczytam. <śmiech> Alba Chłodna jak blade, wilgotne liście konwali Leżała przy mnie w świcie. To są z kolei w zapisie, są to trzy linijki. Jest tytuł, czyli ALBA. Być może ważne dla zrozumienia tego wierszu na pewno ważne dla zrozumienia tego wiersza jest zrozumienie, czym jest ALBA i Alba jest to gatunek literacki, jest to pieśń poranna rozstających się kochanków, popularna zwłaszcza właśnie w średniowieczu i renesansie, często rubaszna, wesoła, wesoła w mowie, Byłby to taki rodzaj świeckiego odpowiednika niesporów religijnych, to znaczy tej pieśni porannej, kiedy kochankowie po upojnej nocy rozstają się i wiedząc to, że Alba jest właśnie tą pieśnią rozstających się kochanków po intensywnej nocy, może warto, żeby jeszcze raz przeczytać ten wiersz i yy, zobaczyć, jak gra ruch i bez ruch i jak działa na korzyść tego wiersza. Chłodna, jak blade, wilgotne liście konwali, leżała przy mnie o świcie. I znowu, jest to tylko obraz yy, dość sytyczny. Ale w momencie, w którym zaczynamy całą tę pracę interpretacyjną i taką analityczną w gruncie rzeczy, ujawnia się pewna groza tego obrazu, pewnego rodzaju, no, nie, dość intensywna groza powiedziałabym. Dla mnie jest to straszający obraz, bo co by znaczyło, że bezimienna kochanka, leży przy kimś chłodna jak blade, wilgotne liście konbali. Znaczy to najpewniej tyle, że ktoś obudził się koło osoby nieżywej, koło trupa. Koło trupa swojej kochanki, żony, osoby bliskiej. I dopiero kiedy pomyśleć, o tym, co właśnie w tym wierszu jest zawarte, jakiego rodzaju groza i jakiego rodzaju traumatyczne przeżycie, bo wyobraźmy sobie obudzić się w jednym łóżku z trupem, z osobą, która umarła przez, przez noc, tak? Jakiego rodzaju szok to powoduje, jakiego rodzaju wstrząs i kiedy pomyślimy znowu o tych, o tych skrajnych emocjach, skrajnej sytuacji, jaka jest tutaj opisana i o tym chłodnym zapisie, o tym statycznym, niezapośredniczonym językowo obrazie, czyli obrazie chłodnej jak listką wali kochanki, która leży przy kochanku. Ośficie. Oczywiście są tu tropy e, literackie, które znamy z historii literatury, między innymi e, właśnie e, konwariat, czyli e, kwiat śmierci, e, która naprowadza nas na to, że e, e, oprócz płodu, e, e, który pojawia się e, eksplicite, e, naprowadza nas na trop e, śmierci. Eee, Ujawnia się tutaj też ciekawa skłonność Pounda do ironii, e, bo przecież nazwanie tego rodzaju wiersza, też wiersza opisującego tę sytuację e, albo e, jest, e, jest głęboko ironiczne e, i, e, e, i być może stąd też rodzi się właśnie to, o czym mówiłam. Ten rodzaj fascynacji, którą ten wiersz wywołuje, to znaczy on operuje bardzo prostymi środkami. Kondensuje obraz w sposób maksymalny, tak? Mówi tylko to, co jest niezbędne. Pierwotnie ten obraz wydaje się bardzo statyczny. Być może mało interesujący, jeśli tylko o go wzrokiem i dopiero wskutek, dopiero wskutek tej pracy interpretacyjnej, pracy z wyobraźnią czytelniczą, pracy, którą my wykonujemy czytając ten wiersz, ujawnia się właśnie ten znowu ponownie ten ruch, niezwykły ruch, to, co w tym skondensowanym obrazie zawarto, tak, cały ten wstrząs, e, jaki musiał towarzyszyć e, porannemu odkryciu e, martwej kochanki. E, I być może e, jeszcze e, dla e, pokazania, dla zwielokrotnienia e, efektu, e, do zwiększenia przykładów, o jakich mowa, chciałabym teraz e, e, przeczytać e, wiersz dłuższy, który wydaje mi się nieoczywisty, jak na panda, ale pokazuje, w jaki sposób e, tą metodą można też przywoływać pewne dłuższe historie. Nie tylko obrazy, bo tutaj mieliśmy do czynienia z zestawianiem dwóch obrazów obok siebie. A wiesz, który przeczytam, bardzo intrygujący, pokazuje, że można zestawiać jakąś historię, że ta metoda może mieć zastosowanie też dla dłuższego utworu. Tutaj na dowód pokażę, że jest to dłuższy utwór. Ponownie przekład Leszka Kinga, Studium z estetyki. Znamienne. Przeczytam ten wiersz. Malutkie dzieci w połatanych ubrankach, nażone niezwykłą mądrością, nieruchomiały w zabawie, kiedy przechodziła i krzyknęły z nad swych brukowców. Guarda! Ai, guarda! Que bea! Ale trzy lata później usłyszałam, jak młody Dante, którego nazwiska nie znam, bo tu w Silmione jest 28 młodych dantów i 34 ketulów, A udał się wtedy połów sardynek i jego rodzice pakowali je w drewniane skrzynie, żeby zawieść je na targ do bresi, a on skakał dookoła, porywając świetliste ryby i plątał się obojgu pod nogami. I na próżno mu rozkazywali, Sta fermo! A kiedy mu nie dawali układać ryb w skrzyniach, pogładził już ułożone, mrucząc sobie z zadowoleniem te same słowa. Que bea. Co, usłysza, co usłyszawszy, byłem z lekka zaskoczony. I tu wydaje się, że yy, że to jest dowód na to, że ta historia, dłuższa historia, która wymaga pewnej narracji, tak? To już nie są dwa obrazy, które ożywają w toku naszej, właśnie pracy z Wilem, pracy z wyobraźnią własną. Tutaj po prostu jest historia opowiedziana, jak chce pan, jak chce ten wiersz na przestrzeni trzech lat, znaleziskiem jest włoska fraza, najprostsza jaka się da, zapisana zresztą w dialekcie, czyli popatrz, ach popatrz jaka piękna. i to, że tym samym słowem, tym samym wykrzyknieniem opisywana jest przechodząca, nie wiadomo, kobieta, być może kobieta, być może zjawisko oraz, oraz skrzynia z serdynkami, które to serdynki są gładzone ręką chłopca. Tego samego chłopca, który znowu ironicznie jest nazwany młodym Dantem, ale jednym z 28 młodych Dantych e, czy też Dantów. 28 młodych Dantów e, z tej małej e, miejscowości e, Sinione. E, no i to chyba pokazuje, że ta intuicja dotycząca. Yy, znalezisk i tego, w jaki sposób można pleść je w wiersz. Ma trochę szerszy zasięg niż tylko ten wiersz krótki, który przywykliśmy nazywać wierszem imagistowskim czy i Ale właśnie ma zastosowanie także dla dłuższych e, form. E, między innymi tutaj w który przytoczyłam studium z estetyki. I może ja na tym etapie zapytam, czy są pytania? Nie widzę na razie pytań, ale jeszcze pozwól sprawdzę. Ehm pytań nie ma, natomiast jest prośba na przyszłość, żeby jednak pokazywać treść wiersza, bo oczywiście odczytanie przez Ciebie jest bardzo cenne, natomiast wielu osobom łatwiej będzie przyswoić treść wiersza, jeśli będą ją też widzieć. Więc to jest właściwie taka prośba, która się pojawiła od kilku osób. Rozumiem. Eee, dobrze. <grych> dobrze. Biorę to do serca. Czy może ja, może warto, żebym ja zadała takie pytanie: czy Państwo widzicie albo inaczej, może teraz taki malutki przypis kończący, ponieważ nie jest to pierwszy raz, kiedy prowadzę tego rodzaju warsztat czy spotkanie. Mam doświadczenie... To prawda, jest to pierwszy raz, kiedy prowadzę go w sposób tak statyczny, to znaczy siedząc przed ekranem komputera i nie widząc osób, do których, do których mówię. Natomiast kiedy prowadziłam to spotkanie z, na żywo z osobami, które przyszły na warsztaty twórczego pisania organizowanej w Człowie Domu Kultury w Warszawie, E, to e, taką chyba cenną, albo taką dostałam e, od nich e, odpowiedź, że cenną wskazówką było też myślenie w kategoriach nukleusów wierszy. E, mianowicie, e, kiedy, e, kiedy jest już napisany wiersz i kiedy e, dokonujemy autoredakcji, to y, warto zastanowić się nad tym, co stanowi właśnie ten nukleus, tą, tą cząstkę podstawową w naszym wierszu, czy jest to obraz, czy jest to historia, czy jest to fraza, którą ktoś chce po prostu zapisać i tym samym no, po prostu odpomnieć, tak, żeby, żeby ona nie uciekła, żeby ona została zapisana. To też jest e, częsta motywacja e, pisarska przecież, żeby e, coś e, zostało zapisane i nie po prostu nie uległo e, zaprzepaszczeniu e, gdzieś e, w niepamięci i kiedy mamy już ten nukleus, e, to może warto pomyśleć o nim tak jak chciał myśleć o tym Pan. czy tak jak możemy myśleć o tym my czytający mianowicie jeśli to jest nasz punkt energii, najważniejszy, do, do, do, który dociąża ten wiersz, to ruch, który powinien się wytworzyć pomiędzy tą naszą cząstką, prymarną cząstką, a resztą wiersza powinien być przemyślany. To znaczy, kiedy mamy już tą cząstkę, kiedy ją zidentyfikowaliśmy, być może wiesz, nie potrzebuje już innych cząstek i być może to jest moment tej kondensacji, tego cięcia, tej autoredakcji, kiedy, kiedy możemy z pewnych rzeczy rezygnować właśnie na korzyść, na korzyść tego, tej, tej prymarnej cząstki, którą zidentyfikowaliśmy w swoim utworze i tutaj e, no u Panda w tych dwóch krótkich wierszach, czyli w Albie i na stacji metra, były dwie, e, tak jakby nukleusem był ten obraz, który miał dojść do, był obraz dokumentalny i obraz e, poetycki. one się sklejały, były zestawione, więc tutaj e, sprawa była może prostsza, ale na przykład w studium z estetyki um, w tym wierszu z kolei można prześledzić, co jest nukleusem. Wydaje mi się, i jest to ta fraza włoska, to które pojawia się raz i jest powtórzone po trzech latach. Pojawia się raz w odniesieniu do kobiety, czy do jakiegoś zjawiska, kogoś, kto przechodzi i jest inny, i do tych sardynek, do skóry sardynek. Upolowanych, wyłowionych, ułożonych już równo w skrzyni. I, e, I ruch tej frazy w obrębie wiersza jest tym, co właściwie od strony praktycznej możemy od Panda wziąć do swojej twórczości. To jest według mnie najciekawsze. Chyba to chciałam e, także e, pokazać na tych dzisiejszych zajęciach. Dziękuję Natalio. Myślę, że dla wszystkich to, o czym dzisiaj mówiłaś, było cenne. Zresztą też pojawił się taki komentarz e, mówiący o tym, że dla piszących osób to, o czym dzisiaj mówiłaś, e, będzie na pewno przydatne. E, A to mam i... nadzieję, w <śmiech> praktycznej mówić. I e, spotykamy się za tydzień o 19.10 z Tobą e, na drugiej części Znalezisk i Zestawień. I dla Państwa jeszcze informacja i takie przypomnienie, że w najbliższą środę nie odbędą się wykłady doktora Artura Helicha. Z nim spotykamy się ponownie 3 sierpnia, a 1 sierpnia z Natalią o 19.10, a wcześniej o 18.00 z Grzegorzem Uzdańskim. Także dziękuję Ci Nataliu, dziękuję Państwu za uwagę i za obecność dzisiaj i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Dziękuję.